Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Wydatki coraz większe, a nasz portfel coraz bardziej pusty. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się nad tym, jak zarabiać więcej. Pierwszą myślą, która przychodzi nam do głowy, to oczywiście wzięcie nadgodzin w pracy. Nie wszyscy jednak mają taką możliwość, jak również chcą przybywać w miejscu, którego często gęsto nie lubią. W tym materiale pokażę Wam kilka pomysłów na to, jak możecie zdobyć dodatkowe pieniądze i w których miejscach możecie poszukać pomysłów na ich zarobienie. Istnieją bowiem całe segmenty na rynku, w których jest naprawdę sporo miejsca do zarabiania pieniędzy. Wystarczy mieć tylko oczy i uszy szeroko otwarte, aby móc znaleźć pomysł na dorobienie sobie 1000 złotych, a nawet i więcej. Jeżeli ten materiał będzie dla Ciebie wartościowy zostaw koniecznie komentarz lub łapkę w górę. Bez zbędnego już przedłużenia zaczynamy. Pierwszym pomysłem na to jak zarabiać więcej są seniorzy. Ta grupa osób z roku na rok staje się coraz większa i za kilka lat będziemy mieli naprawdę wiele osób, które będą w podeszłym wieku. Jesień życia dla wielu osób to wyzwanie i prace, które dla nas wydają się czymś normalnym i łatwym, dla seniorów mogą być wyzwaniem, którego często nie podejmą. Koszenie trawy, robienie większych zakupów, wyjazd do lekarza, sprzątanie, noszenie węgla czy drewna, jak i inne prace wokół domu, jest naprawdę sporo zajęć, których seniorzy nie są w stanie wykonywać. Możemy przejść im z pomocą oferując swoje usługi. Wystarczy rozwiesić kartki wokół naszego osiedla czy okolicy z informacją o możliwości skorzystania z pomocy, czy też popytać wśród swoich znajomych, a możecie być zdziwieni ilością telefonów jakie otrzymacie. W zależności od tego co chcecie wykonywać i ile czasu na to poświęcacie, możecie spokojnie zarobić minimum 1000 zł na miesiąc, a do tego pomożecie ludziom, którzy potrzebują pomocy. Drugim pomysłem na to jak zarabiać więcej są rośliny i ogród. Branża botaniczna to również miejsce, w którym po pierwsze może zająć się bardzo duża liczba osób, po drugie rozwija się bardzo prężnie. Wspomniane wcześniej prace ogrodnicze, które skierowane były do seniorów, to jedynie wierzchołek góry lodowej, pod którą kryje się bardzo dużo różnego rodzaju innych pomysłów na biznes, który może przynieść Wam dodatkowy zarobek. Oprócz powyższych możemy zająć się na przykład, hodowlą roślin takich jak kwiaty ozdobne czy też warzywa i owoce. Ekologiczne produkty, które zostały wyhodowane bez udziału środków ochrony roślin są coraz bardziej popularne, a ich ceny są dość wysokie. W tym roku malutki koszyczek malin kosztował 15 zł, a za kilogram ziemniaków rolnicy liczyli sobie złotówkę, a czereśnie, orzechy włoskie, jabłka i wiele, wiele innych... Jeżeli więc posiadacie nieco ogrodu lub sad, w którym możecie posadzić rośliny, nie wahajcie się ani minuty. Kolejną sprawą jest pielęgnacja ogrodu. W dzisiejszych czasach ta praca nie polega już tylko na koszeniu trawy czy grabieniu liści. Wiele osób posiada spore powierzchnie, którym bliżej do parków niż do klasycznych kilkuarowych przydomowych ogródków. W takim przypadku mamy do czynienia ze znacznie większym zakresem obowiązków jak chociażby nasadzeniem nowych roślin, wycinką drzew, ich kształtowaniem czy nawet zakładaniem całego ogrodu od podstaw. Oczywiście tego typu zajęciami zajmują się już całe firmy, ale chciałem podsunąć Wam ten temat, ponieważ można zarobić tutaj całkiem ciekawe pieniądze i potraktować prace ogrodnicze nie jako dodatkowy zarobek, który przyniesie Wam te 1000 złotych na miesiąc, ale coś znacznie, znacznie poważniejszego. Trzecim pomysłem na to jak zarabiać więcej jest internet. Oczywiście część z Was westchnęła teraz teatralnie, przewracając z oczami, ponieważ ile można mówić o tym sposobie zarabiania. Prawda jest jednak taka, że sieć daje nam ogromne możliwości, które nie ograniczają się jedynie do prowadzenia kanału na YouTubie, czy też publikowania treści na swoim blogu, chociaż i te pomysły są bardzo dobre. Internet to nieskończenie wiele możliwości, zaczynając od pracy na własny rachunek jako freelancer, poprzez programy partnerskie, które polegają na promowaniu produktów i usług innych firm w zamian za prowizję, kończąc na tworzeniu aplikacji G, czy całych serwisów informacyjnych sieć daje wiele rozwiązań których z roku na rok jest coraz więcej na tym kanale znajdziecie dziesiątki filmów, które opisują przeróżne metody zarabiania w internecie dzięki którym możecie spokojnie zarobić tysiąc złotych i więcej jeżeli więc czujecie, że internet jest tym co was interesuje, zapraszam na kanał po uwaga, darmową wiedzę Czwartym pomysłem na to jak zarabiać więcej jest handel połączony z naprawą, w dzisiejszych czasach coraz więcej osób nie potrafi lub nie chce remontować sprzętów które im się popsuły, wystawiają oni więc wadliwy sprzęt za grosze na aukcjach które wystarczy tylko śledzić, następnie kiedy zobaczycie okazję wystarczy tylko ją kupić wyremontować i odsprzedać dalej. Możecie robić tak z elektroniką, zwłaszcza laptopami czy komputerami stacjonarnymi, z kosiarkami, skuterami, autami i wszystkim tym, na czym się znacie. Oczywiście musicie posiadać odpowiednie umiejętności, aby daną rzecz przywrócić do stanu używalności, ale jeżeli tylko macie tego typu predyspozycje, możecie naprawdę sporo zarobić. Dla przykładu ostatnio widziałem osobę, która zarobiła 1500 zł na kupieniu po pieniądzach komputera stacjonarnego, dołożeniu do niego zepsutych części i odsprzedaniu go ze sporym zyskiem. Jak więc widzicie, da się spokojnie zarobić na tego typu rzeczach, wystarczy tylko chcieć. Oczywiście nie każdy ma zdolności do tego typu zajęć, ale jeżeli tylko chcecie, możecie za darmoszkę zdobyć wiedzę na YouTube z dowolnej dziedziny, która Was interesuje. Tak dochodzimy do piątego pomysłu na to jak zarabiać więcej, czyli naszego hobby. Utarło się powiedzenie, że hobby jest tym na co tracimy czas i pieniądze. Nie jest to jednak do końca prawda. Wystarczy spojrzeć na poprzedni podpunkt aby szybko uświadomić sobie, że osoba, która lubi majsterkować przy samochodach może zacząć zarabiać w ten sposób pieniądze. To samo w przypadku osób, które malują, grają na określonym instrumencie czy zbierają stare monety. W każdej z naszych pasji możemy odnaleźć sposób na dodatkową gotówkę. Dla przykładu, ostatnio widziałem się z moim znajomym, który uwielbia siatkówkę. Dowiedziałem się, że założył on szkółkę i ma sporo osób, które przychodzą na treningi. Inny z moich znajomych pasjonuje się majsterkowaniem i co róż naprawia komuś zepsuty sprzęt w zamian za pieniądze. Jak więc widzicie, istnieje niezliczenie wiele dróg, które mogą pomóc Wam zarabiać więcej i nie chodzi tutaj tylko o te umowne 1000 zł powyższych pomysłów możecie zbudować źródła dochodu, które mogą stać się Waszą drugą wypłatą, a nawet głównym sposobem zarabiania pieniędzy i tego serdecznie Wam życzę. Wiem, że czasy w jakich żyjemy nie napawają wielu ludzi do przedsiębiorczości, ale mimo wszystko zachęcam Was do chociażby spróbowania którejś z metod na dodatkowy zarobek. I nie chodzi tutaj wcale o zarabianie, chociaż na pierwszy rzut oka mówimy tutaj tylko o tym. Nasze działanie jest jednak znacznie czymś więcej, pomoc starszym osobom, sprawienie, że świat wokół nas jest piękniejszy poprzez chociażby pielęgnację zieleni, ulepszanie sieci poprzez dodawanie do niej wartości, możliwość powtórnego wykorzystania rzeczy w myśl zasady no waste czy pomoc innym poprzez naszą pasję. Jak więc widzicie, nie chodzi tutaj tylko o pieniądze. Robimy tutaj coś więcej, a dochód radzę Wam traktować jako coś, co jest miłym dodatkiem, a nie głównym celem. Dzięki temu Wasza praca będzie dawała Wam znacznie więcej przyjemności i satysfakcji. Zobaczcie na ten kanał. Nie ma on milionowych wyświetleń, a mimo wszystko jego prowadzenie daje mi ogromną satysfakcję, ponieważ mogą pomóc innym poprzez dzielenie się wiedzą. Wy również zróbcie to samo. Mam nadzieję, że to wideo dostarczyło Wam wartości, jeżeli tak się stało zapraszam Was serdecznie do pozostawienia komentarza taktycznego dla większych zasięgów, jak również do udostępnienia tego materiału wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.